oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Punkt siódmy interpelacje radnych. Punkt ósmy. Dyskusja. Punkt dziewiąty. Projekty uchwał. Podpunkt pierwszy. Uchwała nr 38 przez 213 przez 2021 w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok. Punkt 10. Wolne wnioski i zapytania. Punkt 11. Odpowiedzi na zapytania. Punkt 12. Zakończenie sesji.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 Punkt czwarty. Wybór Sekretarza Sesji. Na Sekretarza Sesji proponuje Pana Radnego Marcina Czaplińskiego. Przyjmuje Pan? Dziękuję bardzo. Punkt 5. Przedstawienie wniosku o przyjęcie protokołu z 37. Sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Wniosek o przyjęcie protokołu z 37. Sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich odbytej w dniu 23 listopada 2021 roku. Stwierdzam, że Punkt 1. Protokół z 37. Sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich zawiera 20 stron maszynopisu i 11 załączników. Punkt drugi. Protokół nie odzwierciedla swej treści ustarek, zastrzeżeń, względnie niedomówień. Punkt trzeci. Protokół odzwierciedla swej treści wszystko to, co zostało powiedziane i przedyskutowane do mikrofonu. Nie uwzględnia wypowiedzi poza mikrofonem. Punkt czwarty. Protokół z 37. Sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich został podpisany przez Sekretarza Sesji.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 Sprawozdanie Wójta z Gminy z realizacji uchwał podjętych na 37 Sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich w dniu 23 listopada 2021 roku oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Realizacja uchwał przedstawia się następująco. Uchwała nr 37 przez 206 przez 221 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej, wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeziora Wielkie na lata 2021-2031 uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 37 przez 207 przez 2021 w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok, uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 37 przez 208 przez 2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta, uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 37 przez 209 przez 2021 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Gminy, uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 37 przez 210 przez 2021 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 37 przez 211 przez 2021 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała w trakcie realizacji.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 Nie widzę, a więc przechodzimy do punktu dziewiątego, projekty uchwał. Czy Państwo Radni pozwolą, abym przeczytał tylko numer i tytuł uchwały, a nie czytał całej zawartości? Tak, dobrze, dziękuję. Podpunkt pierwszy, uchwała nr 38 przez 213 przez 2021 w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok.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 Przeczytam podziękowanie tutaj. Społeczność Szkoły Podstawowej imienia Powstańców Wielkopolskich w Łucinie, wraz z Radą Rodziców składają podziękowanie Radnym Rady Gminy Jeziora Wielkie i Panu Wójtowi za bezinteresowną pomoc, życzliwość i ofiarność na rzecz szkoły. Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia życzymy Wam błogosławieństwa Bożego, pomyślności i miłości oraz rodzinnego ciepła. Podpisane przez Pana Dyrektora Szkoły w Wójcinie doktora Pawła Politowskiego oraz Przewodniczącej Rady Rodziców, Pani Lewandowskiej Emilii. To tutaj taki miły załącznik, a tutaj jeszcze mamy taki słodki upominek dla każdego radnego wraz z podziękowaniami, które rozdam po sesji. Dobrze, czy ktoś chciał zabrać jeszcze głos? Nie widzę, dziękuję. Punkt jedenasty, Odpowiedzi na zapytania mamy również za, zrealizowane. Punkt 12. Zakończenie sesji. A więc zamykam 38 sesję Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Dziękuję bardzo.